Być może zauważyłeś już, że istnieje wiele pozytywów i negatywów, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze wybielacza jako zabiegu na grzyby paznokieć. Jeśli masz wrażliwą skórę lub odczuwasz niepożądaną reakcję wybielacza nie trać nadziei. Ponieważ grzyb paznokieć jest tak powszechnym problemem istnieje wiele alternatyw do wyboru. Jeśli byłbyś zainteresowany użyciem wybielacza na początek prawdopodobnie interesuje Cię użycie środka do domu, aby pozbyć się grzyba paznokieć. Na szczęście są wypróbowane i prawdziwe środki, które można stosować w domu przy użyciu prostych składników. Spójrzmy na najlepsze alternatywy w domu, aby użyć wybielacza na infekcję grzybiczą. Ocet jabłkowy. Jest to jedno z najpopularniejszych rozwiązań domowych. Możesz go używać zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie. Wiele osób przysięga pijąc trochę octu jabłkowego każdego dnia. Ma właściwości przeciwgrzybiczne, które atakują grzyby w rdzeniu. To powstrzyma go przed rozwojem i rozprzestrzenianiem się. Ocet jabłkowy cydr jest świetnym rozwiązaniem. Możesz dodać kilka czapek do miseczki z ciepłą wodą i moczyć stopy przez 20-30 minut dziennie. W przeciwieństwie do wybielacza nie ma w nim szkodliwych substancji chemicznych więc nie się odczuwać żadnych podrażnień skóry. Proszek do pieczenia. Prawdopodobnie używasz sody oczyszczonej przez cały czas do gotowania i pieczenia ale jest to również doskonały naturalny środek na grzyby paznokieć. Tworzy pod paznokciami stóp środowisko zasadowe utrudniając rozwój i rozwój infekcji grzybiczej. Możesz zrobić pastę z sody oczyszczonej i wody lub jeszcze bardziej wzmocnić mieszając sodę z boranem sodu Borax. Boran sodu jest naturalnym fungicydem. Połączenie tych dwóch składników pomoże zabić grzyb i zapobiec jego rozprzestrzenianiu się. Jak widać nie musisz sięgać po wybielacz jako jedyną opcję leczenia grzybem paznokci w domu. Wymienione tutaj naturalne rozwiązania wiążą się z mniejszym ryzykiem i większymi obawami związanymi z bezpieczeństwem.